Witam serdecznie. Moje nazwisko Jana Pijacka z ramienia Fundacji Restart, z ramienia zarządu Fundacji, z ramienia organizatorów i realizatorów. Chcemy zaprosić Państwa na cykl spotkań otwartych, webinariów dotyczących przeciwdziałania zjawisku przemocy. Chcemy troszeczkę opowiedzieć o tym, jak ten problem rozwija się wielu z polskich rodzin? W jaki sposób do tego dochodzi? Chcemy porozmawiać o tym, czy to jest wybór każdego z nas, że doświadczam w życiu tego, czego doświadcza. I chcemy też pokazać, jak trudno czasami podjąć decyzję i zmienić swoje życie. W związku z tym zapraszamy Państwa na cykl otwartych spotkań. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Fundacji Restat, w portfolio dotyczące programu Otwarte Okna. Jak też na naszym page na, na Facebooku, gdzie można kliknąć bezpośrednio link, który przeniesie Państwa na nasz kanał na YouTubie. W dniu jutrzejszym o godzinie 18.00 rozpoczynamy z pierwszym tematem. Można też zapisać do, do newslettera i subskrybować nasz, nasz kanał na YouTubie. Będziecie Państwo na bieżąco informowani o tym, co w najbliższym czasie się szykuje, jakie tematy są zaplanowane, także będziecie Państwo na bieżąco informowani. I cóż mi pozostaje powiedzieć. Życzę przyjemnego cuchu, czy przyjemnego, nie wiem, czy to dobry moment, żeby takiego słowa użyć. Tam od przemocy jest bardzo trudne. niezmiennie jednak bardzo ważne i nie możemy pozostawać obojętni. także serdecznie zapraszam.